mój poprzednik mówił o efektach, które nas są widoczne, w, w, w, jeśli chodzi o wzrost temperatury, tak i możemy sami tak sobie porównywać. Ja sam sprawdzałem właśnie, kiedy te zimy się takie skończyły, które jeszcze pamiętamy, to jest tak około 10 lat temu, była właśnie tak ostatnia zima, że przez dwa tygodnie tak trzymał mróz, że było minus 10 w dzień, minus 20 w nocy, już nie mówią minus 30 w nocy, tak? To było kiedyś ale właśnie tak od 10 lat, no, mamy takie rzeczywiście, w lutym mamy taką pogodę, jak powiedzmy, nie wiem, kilkanaście lat temu, powiedzmy, w także na, na plusie mieliśmy po prostu taką odbiż. Natomiast to, co ja chciałem przedstawić, to chciałem pokazać efekty, które są no, widoczne po prostu wokół, yy, na terenach górniczych, a więc jakie problemy no, ekologiczne i społeczne no, generują kopalnie węgla kamiennego w Po przypadku kopalni odkrywkowych, na przykład węgla bronatnego, takich jak Pan Gołchatów, tam jeszcze mamy bardziej nasilone te, te, te zjawiska. Mamy wielką dziurę w ziemi, głębokości kilkuset metrów. Natomiast yy, i kopalnie takie, które mamy tylko na wierzchu szyi, tak, przejeżdżamy też tutaj koło Połdanki, yy, widzimy w zasadzie no, hałdę tak, i, i szyb, a. A nie mamy po prostu, nie widzimy tego, ile zostało wydobyte do tego czasu, ale generuje to różne problemy. Więc będę mówił właśnie o szkodach wodniczych, o hałdach, o problemie wypompowywania wód zasolonych. Tak, tylko na o zmianach stosunków wodnych, bo to będzie temat w przyszłym tygodniu. I dodatkowo zwiększony transport, po prostu trzeba ten węgiel na przykład wywieźć więc tak, szkody górnicze. tutaj w lubelskim zakłębiu węglowym mamy eksploatację węgla od 40 lat natomiast no, w innych częściach tak, na ziemiach polskich mamy już od 250 lat historię górnictwa węgla kamiennego i możemy tam właśnie przyjrzeć się na, na takie skutki, które no, w dłuższym okresie występują na terenach gdzie jest większa gęstość Zatrudnienia. więc przykładowo szkody górnicze tak, w tak okręgu węglowym na tym rysunku tym możemy zobaczyć, jak budynki się przesuwają, tak zarysowują, nie można otworzyć na przykład okna tak w efekcie. Więc problem polega na tym, że no jeżeli my wybieramy węgiel z podcili, to potem zostaje, on powiedzieć, dziura. No i to co jest powyżej, po prostu spada, tak, się te warstwy położone powyżej. To oczywiście nie opadnie dokładnie tyle, ale tak stopniowo, tak mamy na przykład tąpnięcia, tak, to są nieraz poważne problemy. No i to nieraz jest proces bardzo długotrwały, skutkujący właśnie pęknięciami ścian budynków, uszkodzeniami dachów, okien instalacje, tak, są też naruszane wodne, gazowe, również i drogi są zniekształcenie. Ktoś, powiedzmy, kto jechał na no, tą autostradę naszą A1, tak, i przejeżdżał granicę w Czechach, to w okolicach autostrady były ciągłe po prostu ograniczenia do 80 km na godzinę, bo po prostu no, były takie yy, po prostu wypiętrzenia, tak, które nam, no, nie, nie, nie pozwalały na nasze prze, prze, przejazdy. I co się okazuje, że nawet jak mamy nowe odcinki, tak, mamy, to jest droga tak, ekspresowa, to jest dwa koło Łogowa, tam gdzie jest wykopywana z kolei na mieć, to zagłębie. Nowy odcinek drogi tak, i już musiały być ograniczenia, bo po prostu dochodziło do ważniej zniekształcania tej, tej nawierzchni, a w przypadku dużych prędkości tak, no, to jest już istotna kwestia. Co jeszcze? Nie tylko drogi, ale na przykład rzeki mają problemy z tak, bo jeżeli obniży nam się w jakimś miejscu teren, to potem ta rzeka no, musi jakoś tak wodę nabrać, tak, żeby móc popłynąć dalej. Powstają zapadliska terenu, tak, a więc w pewnych miejscach, które co tutaj było analizowane także może być w przypadku właśnie poddanki, w niektórych miejscach o 5 metrów, tak są takie szacunki. No i w tych zapadliskach terenu zbiera się woda, tak, więc powstają jeziora, które wcześniej nie było. Tak, takie zalewiska, tak w innych miejscach mogą to być tylko podtopienia, tak, jakieś zabarnienia. właśnie chciałem tu pokazać przykład takiego zalewiska, tak, mamy rzekę, tak, potok bielszowicki w Rudzie Śląskiej i przez to, że na lewo, tak, od tego właśnie koryta doszło do takiego zapadliska, no to woda z tego potoku po prostu zaczęła się zbierać, no i mamy taką niekontrolowaną e, taką sieć, sieć rzeczną. E, no i właśnie szkody górnicze można <śmiech> zmniejszać, tak, jeżeli decydujemy się na przykład na e, zachowywanie filarów ochronnych, to co właśnie tutaj przepisy właśnie też pozwalają, pod miastami, tak, czy po na przykład ważnymi, takimi właśnie infrastruktury jak Autostrada. No z tym, że na przykład przykład Bytomia jest taki właśnie, że był filar ochronny, a potem zaczęto jednak podchodzić na przykład pod dzielnicę karb. I tam mieliśmy skutki takie, że nawet do chyba 10 metrów tak doszło do obniżenia do terenu. Drugi problem, hałdy. No, razem z, z węglem niestety też wydobywamy skała, więc nie jesteśmy w stanie tak w sposób czysty tak wydobyć i potem musimy posegregować. No i ta skała, ona musi być składowana, no to też nie jest czysta skała, tylko tak się szacuje, że nawet 30% węgla może być, Dlatego też te hałdy też są cieplejsze niż otoczenie. Tak, na przykład, jeżeli ktoś chce pójść na hałdę, to też musi myśleć o tym, że na przykład komary mogą go bardziej gryźć, tak, bo tam po prostu jest inny klimat. Tak. W województwie śląskim przez to, że no już od tych 250 lat tak, wydobywamy węgiel, mamy już ponad 100 takich właśnie hałd. Chciałem właśnie pokazać taka, taką najwyższą tak, w Polsce, tak, jeśli chodzi właśnie o węgiel kamienny, A więc w wysokości 134 metrów. No tutaj przy Bogdance mamy tą, tą jedną hałtę. Jakie skutki właśnie może powodować taka chałta? Więc pylenie zanieczyszczenie wód podziemnych, również mamy problemy dzikich pożarów. Tak? na województwie śląskim bardzo często straż pożarna musi jeździć i gasić właśnie te hałdy. no Również no, zmieniają charakter, tak? jeżeli tu ma być, powiedzmy, jakiś obszar tak bardziej właśnie pod kątem turystyki rozwijać się, no to taki sztuczny krajobraz tak? no, może po prostu zniechęcać tak? na przykład do przyjeżdżania. No oczywiście też pod samą hałdą był jakiś grunt, który no, nie będzie wykorzystywany czy to rolniczo, tak, czy jakiś, czy inaczej. No, staramy się potem jakoś te skutki niwelować, także chałdy są urekultowywane. Trzeba nasypać jakąś warstwę gleby nie od razu można na przykład posadzić drzewa, więc najpierw sieje trawę, potem czeka się, żeby to jakoś było bardziej stabilne. No, zalesia się tak, no, jest przykład przy kopalni węgla brunatnego, tak w Bełchatowie, tak największej głowy polskich Nizin, tak tam 150 metrów nad resztą tak, terenu jest. No, tworzy się jakieś stoki narciarskie, próbuje się jakoś jeszcze zaadaptować, no, ale no, pamiętajmy, że jednak jest to no, sztuczny element. No Właśnie to jest zdjęcie hałdy w pogronce, pojawia się też nieraz problem, że, że właśnie te odpady zamiast gdzieś właśnie, właśnie na, na tej hałdzie tak, odłożyć, one są też wykorzystywane do zasypowania innych wyrobisk, tak? czy tam wydobyliśmy nie wiem, piasek, żwir, czyli możemy po prostu te wszystkie odpady gdzieś po całym województwie tak rozwozić. Co w przypadku niewłaściwego postępowania, tak, no może po prostu zagrażać wodą gruntowym. No jeszcze gorzej, jeżeli tam dochodzi do już nielegalnego postępowania, tak, że ktoś przy okazji jakieś odpady niebezpieczne tam próbuje ulokować. Dalej, wody kopalniane. Więc, no żeby można było tą fabrykę, tak? bo kopalnia węgla taka głębinowa, to można powiedzieć, jest to taka fabryka, którą my nie widzimy, ale tam są po prostu kilometry y, właśnie szybów y, poziomych, tak, y, tych chodników, taśmociągów i tak dalej. Y, no wszędzie wokół jest woda, tak, która no, musi być po prostu odpompowywana, żeby nie, nie zalało kopalni. I w zależności od tego, z jakiej głębokości tak ta, ta woda jest pompowana, to powiedzmy tak, z tych, tych, tych płytszych tam powiedzmy do kilkaset metrów, no to ta woda będzie podobna do wody Bałtyku. Ale jeżeli powiedzmy mamy już głębszą, tak, do tysiąca metrów, no to będziemy mieli tak jak już powiedzmy w Morzu Czarnym, tak. Ale jeszcze głębsza, no to już ma charakter solanki, tak a więc y, bardziej słonej niż, niż woda w, w oceanie. Więc jeżeli potem no, tą wodę my wypompowujemy no to rzek, tak, bo musimy po prostu pozbyć się, żeby, żeby odpłynęły z, z, z otoczenia kopalni, no to my te chlorki, tak, siarczany, tak, które są w tej wodzie po prostu wprowadzamy do, do tych rzek. Y, no i przykładowo tak jak mamy wodę w Bałtyku, tak, tam gdzie jest Gdańsk, to jest na poziomie 7 promili, tam gdzie jest, mamy Finlandię, mamy powiedzmy 2 promile, no to woda w Wiśle, też koło Krakowa, też osiągała te 2 promile soli. A więc no, mamy taką właśnie słonawą wodę tak, w rzekach. Oczywiście mówię o takich skrajnych sytuacjach, kiedy były tam warunki, gdzie były mniejsze przepływy i ta woda kopalniana, która stale jest wypompowywana, ona stworzyła większy problemy. Więc jeszcze niektóre kopalnie mają też podwyższoną zawartość pewnych pierwiastków pomieniotwórczych, no bo po prostu to w ziemi jest, więc rad czy bar też może być problemem. Więc tak może wyglądać właśnie rzeka, tak potok, który no jest zasilany wodami, akurat tutaj, z nieczynnej, już zalanej tak, kopalni węgla kamiennego koło Jamożna. Więc mamy no, nie bardzo tak naturalny charakter. I co możemy robić? No, możemy odsalać, to oczywiście kosztuje. Możemy wtłaczać tak, do tych, tych kopalni, ale to też są pewne problemy techniczne. Natomiast taki no, najprostszy sposób no, to magazynować no, i, i rzucać do rzek, no, kiedy w rzekach jest więcej wody i no, jest takie rozcieńczanie. To tak jakbyśmy na przykład nie budowali oczyszczalni ścieków, tak, tylko, tylko właśnie starali się ościęczyć tak, w rzece, której jest większy przepływ. Więc to był ten problem. Tak. Kolejny to jest zmiana stosunków wodnych. Więc jeżeli my wypompowujemy wodę z kopalni, no to wokół po prostu musi być ta woda pobierana i dochodzi do obniżania się zwierciadła kolejnych poziomów takich właśnie wodonośnych. No, bardziej skrajne przypadki są w przypadku kopalni odkrywkowych, no nawet właśnie ten problem Turowa, tak międzynarodowy, tak, to jest właśnie powstawanie tego leju depresyjnego. No, w przypadku właśnie kopalni głębinowych no nie jest to tak bardzo zauważalne, ale również mniejszy efekt występuje, więc czy dochodzi właśnie, właśnie te, te, ta zmiana stosunku wodnych albo właśnie do osuszenia, tak, albo do zalania gruntów, już nie jesteśmy w stanie tego produkować, co, co zazwyczaj. Również na tereny przyrodnicze, tak obszary mokradłowe, to gdzie mówię, na jeziora. A ja teraz jest pytanie właśnie, jeżeli mamy jezioro Piaseczne, takie zdjęcie z 2018 roku, kiedy była mocno obniżony poziom wody, widoczna w zdjęciu cofnięta linia brzegowa, to no, w jakim stopniu właśnie jest to efekt suszy, która wtedy wystąpiła, a w jakim efektu właśnie działalności kopalni, w której jeden z tych rejonów eksploatacyjnych na trybie jest około dwóch kilometrów tak od tego jeziora. Więc, jeżeli dalej wydobycie tak poszłoby w kierunku właśnie jezior, no czy właśnie te problemy się nie zwiększą? Z kolei trzeba też pamiętać, że nawet jeżeli zakończymy tą działalność górniczą. No to problemy się nie kończą, no bo potem te kopalnie muszą się wypełnić znowu tymi wodami podziemnymi i wtedy z kolei te, te wody podziemne, zmieszane, tak, często właśnie zanieczyszczone, no one docierają tak na powierzchni. I na koniec, tak, chciałbym powiedzieć jeszcze o tym, że oczywiście działalność kopalni, tak, to jest też. Zwiększony transport drogowy, tak? nie tylko do transportu tego węgla, który my pozyskamy, no ale również wywożenie tych, tych odpadów wydobywczych. No to podsumowując, tak. Więc te tereny, tak, które były objęte działalnością górniczą, tak, no one odczuwają skutki zarówno w trakcie eksploatacji, jak i po wiele lat po zamknięciu, bo na przykład tam, gdzie mamy byton no to 20 lat temu, tak z tej, tej części północnej tego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, tak no, wycofano się, ale cały czas te szkody występują, nieraz właśnie takim właśnie dużym opóźnieniem, mamy te wtórne zanieczyszczenie wód gruntowych, no i mamy właśnie te hałdy, które zostają i was też mocno takie właśnie przekształcone, te tereny poprzemysłowe, no, które no, częściowo tak, można wykorzystać, tak jak na Śląsku mamy takie y, dziedzictwo właśnie poprzemysłowe, tak różne. Jest i właśnie też wykorzystania tak turystycznie tego, tych terenów, ale ale raczej po roku 1990 Ludność z Górnego Śląska wyjeżdżała. Tak? Na przykład ci, którzy jechali w młodości tak, do kopalni tak, z tak na emeryturę wracali. Więc no, te tereny nie są mówię, tak mówię, przyjazne. Tak? No i te właśnie hałdy tak, wymagają kosztownej rekultywacji, ale one zostają w krajobrazie. I na koniec chciałbym pokazać rysunek, znaczy zdjęcie, tak? Hałdy w Lwowsko-Wołyńskim Zagłębiu Węglowym. Tam od 70 lat jest wydobycie w dwóch miastach tak, nowo-Wołyńsku i Czerwonogradzie. No i tam widać właśnie te hałdy tak nie zostały właściwie zakultywowane. Tak, no, no, ten krajobraz tak no, nie jest przyjazny tak dla, dla człowieka. No, na pewno występuje to pelenie, więc to jest przykład właśnie no, nie zastosowanej takiej właśnie właściwej rekultywacji tych hałd. Dobrze, to tyle. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy.